Witam Państwa serdecznie 19 kwietnia 2022 roku na 53 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo w celu otworzenia sesji proszę o, o potwierdzenie kworum. Jeszcze raz Tak, stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 53. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 19 kwietnia 2022 roku. Szanowni Państwo. Na początek zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim rozpatrzenie projektu uchwały w podpunkcie a w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. W punkcie b w sprawie zmiany uchwały nr 50 łamane przez 311 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadanie związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym i w punkcie czwartym zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach proszę o potwierdzenie kworum. Tak stwierdzam kworum w związku z tym proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. W związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały. I tak, w podpunkcie a w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2022. Pani Skarbnik, dwa słowa na temat tej z uchwały budżetowej. Już zgodnie z tradycją. Dzień dobry, witam Państwa. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok ma na celu wprowadzenie do budżetu naszego miasta środków z funduszu pomocy, jakie gmina Kowary otrzymała na pomoc uchodźcom przybyłym z terytorium Ukrainy. Na mocy tej uchwały upoważniamy również burmistrza miasta Kowary do dokonywania zmian w budżecie miasta w zakresie właśnie środków pozyskanych z funduszu pomocy, tak, by ta pomoc dla tych przybyłych z Ukrainy przebiegała płynnie i można było bez problemu i w miarę szybko te środki uruchamiać na rzecz i zarówno obywatelów Ukrainy, jak i mieszkańcom Kowar, które tej pomocy udzielają. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym za, za, proszę. A tak. przepraszam, Proszę dyskusję. Ja mam pat... pytanie, mhm. ja mam pytanie y, odnośnie tego działu 801. Tam zmieniamy y, zapis w uchwale jakby o co tam dokładnie chodzi. Tak, do tej pory środki na pomoc zdrowotną przypisane były bezpośrednio do poszczególnych szkół i były y, jakby zapisane w budżetach poszczególnych jednostek oświatowych i dyrektorzy dysponowali tymi środkami w ramach swoich planów finansowych. W zeszłym roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kowarach, gdzie zostały określone, określony procedura udzielania tej pomocy, z tego funduszu i teraz wnioski wpływają nie do dyrektorów szkół, tylko do Pani Burmistrz. Stąd też no to zostały one jakby przypisane do planu finansowego urzędu i no i stąd ta, ta tylko taka zmiana. Tak. natomiast środki dalej są w tej samej wysokości, w jakiej były naliczone. Tutaj zasady się nie zmieniają, tylko źródło, z którego wypływa pomoc dla nauczyciela jest inne. Ale to wynika z uchwały. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę, w związku z tym zapoznam Państwa z treścią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 z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę bardzo o głosowanie. Stwierdzam, że Rada miska w Kowarach jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok. W związku z tym przechodzimy do podpunktu B, punktu trzeciego, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50, łamane przez 311, łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia tego roku, w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym y, ogrzewania opartego na paliwie stałem. Jest to projekt uchwały z autopoprawką. Autopoprawka dotyczy wy, y, wydłużenia terminu y, ważności tej uchwały z 30 maja do 30 czerwca tego roku. Y, czy przy tym projekcie uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Aha, Pani Burmistrz, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w związku z tym, że opłaty za paliwo gazowe wzrosło, ilość wniosków, które wpłynęły do miasta też jest ograniczona. Na dzień dzisiejszy mamy przygotowane cztery umowy na wymianę piecy gazowych. Będziemy 26. podpisywać umowę z mieszkańcami i propozycja nasza była do maja po komisji budżetowej, jest, żeby do czerwca przedłużyć jednak czas obowiązywania tej uchwały dotacyjnej. Przypomnę, że mamy 100 tysięcy złotych i mieszkańcy mogą z tych pieniędzy skorzystać. Z tym, że wydłużając tą uchwałę do końca czerwca, czy do maja, czy do końca czerwca, automatycznie informujemy mieszkańców, że mamy, mają krótszy okres do przeprowadzenia inwestycji i do rozliczeń inwestycji. Niemniej jednak, jeżeli zobaczą, jak ceny paliwa gazowego wpłynęły na koszty eksploatacji u sąsiadów, myślę, że duża część osób jednak się zdecyduje na wymianę piecy tradycyjnych na piece gazowe, bo ta różnica nie jest tak znaczna, a jednak oszczędność pracy jest dość duża i dlatego prosimy państwa, żebyście wyrazili zgodę na wydłużenie tego terminu do końca czerwca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani burmistrz. Czy ktoś z państwa ma może jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym... Pani Ewa ma pytanie. Aha, okej, okay, bo tutaj nie widać. Dobrze, proszę bardzo Panie pani Ewo. Dobrze. To zaprotokołujemy, tak? także Pani Ewa. I w przypadku poprzedniego projektu uchwały też Pani była za, tak? Też. Dobrze.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 Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym i drugim wraz z załącznikami. W paragrafie trzecim uchwała w, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. I proszę, stwierdzam kworum, proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 50 łamane przez 311 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia tego roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu naszej gminy w związku z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Zamykam 53. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję Państwu za sprawną współpracę. Do widzenia.